Mamy taki oto kwadrat. Kwadrat ma wszystkie boki równe oraz wszystkie kąty proste. Wiem, o kątach jeszcze nie mówiłem. Zaznaczam je tak. To znaczy, że jeśli ten bok jest idealnie poziomy to ten musi być idealnie pionowy. To właśnie kąt prosty. Powiedzmy, że dolny bok ma długość 8 metrów, ten tutaj. To jest kwadrat. Pytanie brzmi… Jakie pole ma ten kwadrat? Pole określa, ile miejsca zajmuje figura. W tym przypadku na ekranie. To miara ilości miejsca, jaką zajmuje dwuwymiarowy obiekt na płaszczyźnie. Tą płaszczyzną może być ekran komputera, kartka papieru albo coś innego. To problem typu… Macie pokój o wymiarach 8 na 8 metrów i musicie wiedzieć, ile kupić wykładziny. Czyli ile miejsca zajmuje płaszczyzna podłogi. A więc pole to powierzchnia, jaką zajmuje figura. W tym przypadku bardzo łatwo je policzyć. To podstawa razy wysokość. Tak liczy się pole każdego prostokąta, ale to jest kwadrat, więc tu też będzie 8 metrów. Pole będzie równe 8 metrów razy… 8 metrów, 8 Czyli 8 razy 8 to 64, a metr razy metr, jednostki też się mnoży. To będzie metr kwadratowy. 64 razy metr kwadratowy, czyli 64 metry kwadratowe. Zapytacie, gdzie są te 64 metry kwadratowe? Podzielę go tutaj. Narysuję większy od poprzedniego. Powinienem był narysować taki od razu. Powiedzmy, że to ten sam kwadrat. Najpierw go przepołowie, znowu na pół. Wszystko właśnie tak. I jeszcze raz wszystko na pół. W taki sposób. I poziomo. I gotowe. Zrobiłem to, żeby uwidocznić długość podstawy i wysokości. Podstawa ma 8 metrów. Popatrzcie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metrów. Taką samą długość ma ten bok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metrów. Te liczby 64 otrzymalibyśmy, gdybyśmy policzyli wszystkie te kratki. Metr kwadratowy to jednostka dwuwymiarowa. Każdy bok ma 1 metr. 1 metr i 1 metr. To, co zamazuje na żółto, to właśnie metr kwadratowy. Policzmy, ile ich jest. W każdym rzędzie jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metrów kwadratowych. Mamy 8 takich rzędów, więc jest tu 8 razy 8 metrów kwadratowych, czyli 64. Gdybyśmy policzyli je ręcznie, wyszłoby nam 64. A co, gdybym zapytał Was o obwód? Obwód mojego kwadratu. Obwód to dystans przebyty wokół figury. Nie określi ilości wykładziny, ale podpowie, ile kupić listew przypodłogowych do wykończenia tej wykładziny. A jeśli to wasza działka, ile siatki ogrodzeniowej potrzeba? To odległość wokół kwadratu. Czyli ta długość, plus ta długość, plus ta długość, plus ta długość. Wiemy, że długość tego boku, czyli podstawy, wynosi 8 metrów. Wysokość też wynosi 8 metrów. To kwadrat, więc ten bok ma tę samą długość co ten. Kolejne 8 metrów. Lewy bok to kolejne 8 metrów. Mamy 4 boki. Raz, 2, 3, 4, po 8 metrów. Jeśli je dodamy, otrzymamy 32 metry. Zauważcie, wynik obliczenia ilości siatki ogrodzeniowej wyszedł w metrach. To jednostka jednowymiarowa. Stało się tak, bo tu nie liczymy metrów kwadratowych, czyli ilości zajmowanego miejsca. Mierzymy odległość dookoła. Są tu zakręty, ale je ignorujemy. Gdyby rozprostować tę drogę, miałaby taką długość 32 metry. Dlatego jednostką obwodu są metry a jednostką pola – metry kwadratowe. Zróbmy coś ciekawszego. Co się stanie, jeśli zamiast kwadratu będziemy mieli prostokąt? Taki oto prostokąt. Mamy prostokąt. Niech ten bok, podstawa, ma powiedzmy 7 cm. A wysokość tego prostokąta wynosi… 4 cm. Jakie pole ma ten prostokąt? 7 cm razy 4 cm. Moglibyśmy tu wyrysować 7 kolumn i każdą podzielić na 4 kawałki. Gdybyśmy policzyli wszystkie kratki, wyszłoby tyle samo co 7 razy 4. To się równa 28 cm2. A jaki jest obwód? Jaki jest obwód? To będzie ten odcinek, który ma 7 cm plus ten odcinek, który ma 4 cm plus górny bok. To prostokąt, przeciwległe boki są równe, więc plus kolejne 7 cm. Oraz lewy bok, który ma tę samą długość co prawy. Także 4 cm, więc plus kolejne 4 cm. Ile wychodzi? 7 dodać 4 to 11, plus drugie 11, a więc 22 cm. Nie centymetry kwadratowe. A teraz zostawmy prostokąty, które już poprzednio przećwiczyliśmy, i zajmijmy się trójkątami. Narysuję trójkąt. Mamy taki oto trójkąt. Niech ten odcinek… Może narysuję inaczej. Będzie łatwiej odnieść to do prostokąta. Niech będzie taki. Oto nasz trójkąt. I niech ten bok ma długość 7 cm. Ten tutaj a wysokość trójkąta niech będzie równa 4 cm. Pytanie brzmi, jakie jest pole tego trójkąta? Pole, trójkąta i pytajnik. W prostokącie mnożyliśmy po prostu podstawę przez wysokość. To daje pole pełnego prostokąta. Gdybyśmy zrobili to tu, uzyskalibyśmy takie pole. Wyobraźmy sobie, że to odcięta część. To jest trójkąt prostokątny. Ten bok jest pionowy, a ten jest poziomy. Tu jest kąt prosty. 90 stopni, jeśli wam to coś mówi. Pole tego trójkąta to zatem połowa pola prostokąta. Bo gdybyśmy wzięli drugi identyczny trójkąt albo odwrócili ten, to idealnie wypełniłby on to miejsce. Mnożąc 7 razy 4, uzyskamy więc pole całego prostokąta. Całe to zakreskowane pole. Obliczyliśmy je już. Teraz mamy podać pole tylko tego trójkąta. Tylko to zakreskowane na fioletowo. Widać, że pole tego trójkąta stanowi dokładnie połowę pola prostokąta. Zatem pole trójkąta jest równe podstawa razy wysokość. Na razie mamy pole prostokąta, więc aby uzyskać pole trójkąta musimy je pomnożyć przez jedną drugą. Jedna druga razy podstawa razy wysokość. Dla naszego trójkąta to będzie jedna druga razy 7 cm razy 4 cm. Wiemy, ile to jest 7 razy 4, 28. Już to wcześniej liczyliśmy. To jest równe 28 cm. Mnożymy to przez jedną drugą. Wychodzi 14 cm kwadratowych. Pole tego trójkąta jest dokładnie połową pola tego prostokąta. Teraz obwód. W przypadku tego trójkąta to nieco skomplikowane, ponieważ Wyznaczenie długości tego boku nie należy do najłatwiejszych zadań. Musielibyście znać twierdzenie Pitegorasa. Więc na razie to pominijmy. Opowiem o tym w innej prezentacji. Zamiast tego policzmy pole jeszcze jednego trójkąta. Niech będzie inny. Ten trójkąt był szczególny. Specjalnie narysowałem go jako połowę prostokąta. Kolejny niech będzie taki. Długość podstawy niech będzie równa 3 metry. Nie wiadomo, jak długi jest ten bok ani ten bok. Wiemy natomiast, że gdybyśmy spuścili stąd linę, zakładając, że ten trójkąt to jakaś góra albo jakiś budynek, aż do ziemi, to miałaby ona długość 4 metrów. 4 Jakie będzie pole tego trójkąta? Całe to zakreskowane pole. Stosujemy ten sam wzór. Pole równa się 1 druga razy podstawa razy wysokość. A więc 1 druga razy podstawa to jest podstawa, czyli razy 3. Razy wysokość trójkąta mierzoną w pionie odległość wierzchołka od Ziemi, czyli podstawy. Ta linia nie jest częścią trójkąta tylko pionem spuszczonym ze szczytu, aby zmierzyć wysokość. A więc 1 druga razy 3 razy 4 to ta długość, to jest równe 6 metrów kwadratowych. Zapamiętajcie, że tu chodzi o wysokość. Gdybym narysował Wam taki trójkąt o… Podstawie 3 metry i powiedziałbym, że ten bok ma 4 metry, to nie jest to sytuacja, w której można zastosować ten wzór. Wtedy do obliczenia pola trzeba by znać długość trzeciego boku albo wartość jednego z kątów. I to nie byłoby łatwe zadanie. I do tego wzoru musi być znana wysokość trójkąta. W naszym pierwszym trójkącie wysokością był jeden z boków. Ale tu jest inaczej i musimy znać pionową odległość wierzchołka od Ziemi, aby skorzystać ze wzoru.